Ciekawostki o Axolotlach w Minecraft 1. Axolotle polują na kijanki 2. W gry ze Snapshado 21w 17a w teksturze Axolotla widoczna jest tekstura otwartego pyszczka Axolotla Serio, przelewam przerywam ale jeżeli film ci się podoba, zostaw lajka i suba, bo niewiele brakuje do 400 subskrypcji 3. Niebieski wariant Axolotla jest jedynym, który nie występuje w naturze 4. Axolotle są pierwszymi płazami dodanymi do gry 5. Axolotle zostały dodane w wersji 1.17